Jeszcze inne ujęcie opuszczonego pałacu w Zatoniu koło Zielonej Góry opuszczony, a przy okazji zniszczony lata świetności ma za sobą 2 maja 2015 rok Patrzę, że przy okazji jest jakaś tutaj lokalna impreza jeszcze raz, ujęcie herbu To wszystko przypomina o dawnych właścicielach Inny jakiś ciekawy obiekt w przepuszczonym pałacu w Zatoniu Niedaleko Zielonej Góry Kolumny w jakim stylu, nie mam pojęcia sam pałac jest tam to wygląda na jakąś świątynię, dumania czy czegoś w każdym razie właściciel pałacu nie myślał tylko o sprawach doczesnych ale czasami i o duchowych Tam jakaś kolumna Nie mam pojęcia co to jest Filmuje Darek Kraśnicki z Wrocławia 2 maja 2015 rok I jeszcze inne ujęcie obiektów zniszczonego pałacu w Zatoniu Niedaleko Zielonej Góry, to jest jakaś świątynia Coś wybudowane po stronie pałacu, bliżej lasu